W poemacie Kwiaty Polskie Juliana Tuwima mamy taki fragment. Niech się wypełni dobra wola Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły Przywróć nam chleb z polskiego pola Przywróć nam trumny z polskiej sosny Lecz nade wszystko słowom naszym Zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość. A zatem nazwa partii, Prawo i Sprawiedliwość, nie wzięła się znikąd. Ona wzięła się właśnie z tego poematu, którego ten właśnie fragment w Polsce powojennej drukowano w podręcznikach szkolnych i którego jeden młody człowiek musiał nauczyć się na pamięć, aby recytować go na uroczystościach szkolnych. Nadmieńmy, że ten poemat po raz pierwszy udało się opublikować prawie w całości, dopiero w Polsce powojennej, gdyż ukazywał on w sposób bezlitosny obraz Polski, taki jaki przed wojną był, z nędzą, z bezrobociem, z lękiem władzy i elit przed społeczeństwem. O sposobie użycia obu tych słów – prawo i sprawiedliwość – zadecydowały dwa różne ich rozumienia, inne u autora poematu, a inne u tych, którzy nazwę partii wymyślili. W poemacie autor podkreśla ich rozłączność pojęciową, że są to dwie całkiem różne rzeczy. Natomiast autorzy nazwy partii łącznikiem i podkreślają ich pojęciową łączność, że jedno nie wyklucza drugiego. Rację ma oczywiście autor poematu. Krętactwo pojęciowe ukryte w nazwie partii polega na tym, że łączy ona w sobie dwa zjawiska psychologicznie ze swojej istoty, całkowicie sobie nie nietożsame. Prawo w czasach obecnych jest rozumiane przede wszystkim jako prawo pisane. Mamy literę prawa. Staje za nim milczące oczekiwanie obywateli, że będzie ono przestrzegane zarówno przez rządzonych, jak i przez rządzących. Tak rozumiemy praworządność. Natomiast sprawiedliwość to zjawisko ze świata poczuć, czyli zupełnie inna kategoria psychologiczna. Sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość nie może istnieć w stanie czystym, jednakowym dla wszystkich ludzi. Dopóki człowiek osobiście nie doświadczy sprawiedliwości lub niesprawiedliwości w sposób odczuwalny, to oba te pojęcia pozostaną abstrakcyjne. Nietożsamość psychologiczną dla zjawisk prawa i sprawiedliwości możemy zaobserwować chociażby wtedy, gdy pojawiają się prawa niesprawiedliwe, to znaczy takie, których przestrzeganie powoduje poczucie niesprawiedliwości u szerszych grup społecznych a zatem kiedy spełniony zostaje warunek praworządności, ale nie przekłada się on na poczucie sprawiedliwości u wszystkich obywateli. Niezamierzonym skutkiem takiego krętactwa pojęciowego dla świadomości obywateli może być tylko wyłonienie się w niej antonimu nazwy tej partii. Bezprawie i niesprawiedliwość.